Drodzy uczniowie naszego liceum, jak już pewnie wiecie, mamy w naszej szkole mnóstwo klubów i kół zainteresowań, dzięki czemu każdy znajdzie coś, co go fascynuje. Tutaj regularnie rozgrywają się debaty. Mamy do dyspozycji licznik czasu, który umożliwia każdemu mówcy mierzenie czasu swojej wypowiedzi. Chcecie podebatować nad legalnością broni? Czy internet jest Waszym wrogiem? A może nad długością wakacji? To właśnie w Klubie Debat jest Wasze miejsce.